Przez ile lat Będziesz poznawać to Przez ile zim Będziesz mroziła go Przez ile łez Bólu i skarg To tyle lat Nie może trwać To, że ci choć Tak piękny jest Ucieka jak Przelobcy deszcz, nie kołaj się, odpowiedź daj i razem z nim poznawaj raj. Martynka, Martyna, cudna dziewczyna, uśmiechem susi mnie. Mnie. Przez ile zim, mroziłaś mnie. Przez ile łez, bólu i skarg. Przez wiele, zbyt długo wiem. Bo życie choć, tak piękne jest. Przecieka ja dziura wyda. Poznawaj, bajraj. Martyna, martyrka, cudna dziewczyna, uśmiechem tu się niech i jedno dzisiaj wiem. Martyna, martyrka, cudna dziewczyna, odpowiedź na... się wie Cudna dziewczyna Uśmiechem kusi mnie I jedno dzisiaj wiem Martyna, martynka Cudna dziewczyna Odpowiedź dała mi Cieszymy razem się Martyna, martynka Cudna dziewczyna Uśmiechem kusi mnie I jedno dzisiaj wiem Martyna